Powinniście obejrzeć Czerwonego Żółwia, jeżeli chcecie obejrzeć film, który otworzy wam oczy. Dzięki temu filmowi zajrzysz w głąb siebie. Kiedy chcesz przeczytać wiersz, który jest filmem, to, to Czerwony Żółw jest właśnie odpowiedzią na tą potrzebę. Nie ma w nim żadnego słowa, a jest bardzo dużo treści. To film, o którym będzie się dużo rozmawiało, nietypowe, niestandardowe kino. Jest to niesamowicie piękny film o tym, co w życiu jest najważniejsze. Warto zobaczyć czerwonego żółwia, bo jeszcze w żadnym filmie kraby nie mówiły tyle o ludziach.